Czy lekarz specjalista psychiatra, na podstawie jakiegoś zaświadczenia od innego psychiatry potwierdzi abstynencję alkoholową? Kiedy ten konkretnie tego nie napisał? Oczywiście, ta abstynencja potrzebna Ci jest w WOMP-ie przy badaniach za jazdę po alkoholu. I zapytanie mojego widza. Witam, szukałem Pana adresu, ale ten tylko znalazłem, a chciałem zapytać o problem z prawkiem zabranym po alkoholu i ciekawy temat na filmik, także szukajcie a znajdziecie. A więc, zabrano mi prawo jazdy yy, ponad 3 lata temu, po 18 miesiącach sąd wydał wyrok, czyli umorzenie, ale prawko zabrane na 2 lata. Po 20 miesiącach już z wyrokiem dostałem skierowanie do WOMP-u w Gdańsku, a tam psychiatra zablokował mnie na kolejny rok, ponieważ już kiedyś byłem karany za to samo, czyli zapamiętaj jeszcze raz, nie ma nic gorszego od recy dywy alkoholowej oczywiście i nakazał zaświadczenie na przykład od psychiatry, czy psychoterapeuty, czy terapeuty alkoholowego. Natomiast minął rok chodzenia do tego psychiatry. Dostałem zaświadczenie. Były w tym trakcie wizyty lekarskie, były badania krwi. Natomiast sam psychiatra nie napisał nic o abstynencji alkoholowej. I WOMP kazał mi się wrócić i dopisać to przez tego lekarza. Tylko, że ten psychiatra nie chce mi nic takiego do zaświadczenia dopisać. I co mam robić? Czy jakiś inny lekarz psychiatra na podstawie tego to zaświadczenia może dopisać coś o abstynencji? Oto jest moje pytanie. Być albo nie być, mieć wpisaną, albo nie mieć wpisaną abstynencję alkoholową. Sprawa jest o tyle ważna, że tutaj Yy, liczy się kolejny rok. Ważne jest to, co będzie przez kolejny rok. Bardzo dziękuję za prowadzone tematy, super, dziękuję, pozdrawiam. I przemyślałem sobie sprawę i tak prywatnie uważam, że są małe szanse, aby kolejny lekarz potwierdził tą abstynencję, bo po prostu wyjdzie z założenia, że skoro ten pierwszy tego nie zrobił, to coś na rzeczy może być. I raczej prawdy dociekał nie będzie. No i obawiam się, że tutaj widz na samym początku nie za bardzo wyjaśnił, jaki jest cel jego wizyt lekarskich u tego psychiatry. No i jakby wyjaśnił, to pewnie uniknąłby takiej niespodzianki. No Mógł też trafić do niewłaściwego lekarza. No niestety, czasami są jacyś tacy lekarze różni. No, nie wiem. Wydawałoby mi się, że sprawa tutaj jest jasna, skoro złapali go za jazdę po alkoholu. Jak chodzi, to chodzi po to, żeby udokumentować abstynencję alkoholową. Natomiast, mogłoby być też, o czym widz nie wspomina, że po prostu lekarz mógł uznać, że widz abstynencji alkoholowej nie dotrzymuje, prawda, czy tylko deklaruje się, a coś tam jest na rzeczy. Natomiast, reasumując to, jakikolwiek byłby powód tego, że widz nie dostał zaświadczenia o tej abstynencji to raczej poszukałbym teraz innego specjalisty lub jakiegoś terapeuty uzależnień i jasno określił cel tych wizyt lekarskich czy terapeutycznych, aby aby znowu nie być rozczarowanym na końcu terapii, a potem w WOMP-ie. Zastanawiałem się też tak y, szerzej troszeczkę nad y, problematyką przepisywania zaświadczeń jednych lekarzy, przez drugich lekarzy czy uzupełniania lekarzy i y, w swoim przypadku wiem, że to jest raczej mało prawdopodobne, żebym y, komuś przepisał na przykład zaświadczenie do pracy tylko dlatego, że on mi okazuje tam od jakiegoś lekarza z Białego Stoku, a ja sobie tutaj y, to przepisuję. Nie wiem, jak ten lekarz badał, co ten lekarz robił, jaki wykonał zakres badań. No i czasami, y, aczkolwiek nie dotyczy to się mnie, są jakieś takie sprawy ambicjonalne. Czyli chodziłeś do tamtego lekarza, to sobie już z tamtym lekarzem załatwia. I nie wiem, czy tutaj leczenie było, czy ta terapia była na Narodowy Fundusz Zdrowia, czy prywatnie. No, jak prywatnie, to wydaje mi się, że ten lekarz mimo wszystko powinien tak troszeczkę pacjentowi na rękę podejść. Natomiast Jeszcze raz poruszam problem. Recydywa jest najgorszą rzeczą, która może być w WOMP-ie i odzyskanie prawa jazdy, pomimo tego, że niektórzy twierdzą, że to jest bułeczka z masłem, nie jest czasami łatwe, a problemy wynikają na najbardziej niespodziewanych punktach programu. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu. Jak jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, zrób to tutaj po mojej bodajże lewej stronie Natomiast, jak chcesz obejrzeć kolejny filmik z cyklu badania kierowców, szczególnie badania kierowców po alkoholu Tutaj, w ten prostokącik